W próbu naszego kibicowanie nie jest zabawą. Zryw to dla nas i sprawa. Też dni są tylko wspomnienia. Serca nam krwają, nic to nie zmienia. Jesteśmy z tobą przez dwóch. RKS dla nas, gra i z nami jest. Kolor Ojczyzna i LKS dla nas, kibiców najważniejszy jest. Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Wszystko odgramy! My na wyjeździe czy u siebie gramy Biało-niebieskie szale nosimy. Na twoje chwały w grybie nasz miły 60 lat masz my tyle, nie mamy Z naszymi dziadkami to wieść nie ma. ojczyzna i LKS i jedno to dla nas co ważne jest zrybiacy, zrybiacy LKS dla nas gra i z nami jest honor ojczy. To dla nas to ważne jest, everybody.